Miki rusza na ratunek Miki, ratuj! Krzycz ile chcesz kochana Miki na pewno nigdy cię nie uratuje Pit. iki ah ah ikiki ah Zapłacisz mi za tomiki! Dzięki, że mnie uratowałeś!